Cześć, Daddy is Daddy Cześć, Daddy Daddy Jackus Daddy Jackus Daddy i Daddy Jackus na jeden, to jeden na Jeden na Jackus i na solo, Jackus Daddy Jackus Popijam kolą, barę w i nawalam strefę Jak piję wódę, nie dam refe Jestem kozakiem, i piszesz serfren Dzwoni mój tata i ciągamy fete falę nie ryszele jest nowele Jestem silny, boję ja się Nie lubię głupiej Magdy geser Jestem uciekiem, no bo jestem deser Tref Minecrafta i palę selolof Biję cię łapką i piję pikolof Jeden na jeden to dawaj na solo Jem se wofelki i popijam kolą Tref Minecrafta i palę selolof Biję cię łapką i piję pikolof Oglądasz party, to jesteś pet Napadam w nocy, nagłodzisz sklep Szybkie te em, robimy chleb Robimy miecz, walimy cię w łeb Diamentowe grille, diamentowy set Mafet ekranem, wiech je you dead Mafet ekranem, wiech je you dead Zawsze i palę se lolo łapką mi piję, piję, piję, piję, piję, piję. Krafta, krafta, i wafelki, piję picolo Jeden na jeden to dawaj na solo Jem wafelki piję, piję, piję. Krafta, krafta, i popijam kolo Zawsze i palę se lolo łapką i piję picolo Jeden na jeden to dawaj na solo Jem wafelki i popijam kolo Zawsze i palę se lolo Je cię łapką Jeden na jeden